Poprzednio widzieliśmy, jak mieszkańcy kraju A z entuzjazmem podchodzili do inwestycji w kraju B. Chcieli wymieniać swoją walutę na walutę kraju B. Bez ingerencji z zewnątrz, przy tym nowym popycie na walutę B, ta waluta by zdrożała. Zamiast jednak do tego dopuścić, bank centralny kraju B powiedział: Chcę utrzymać kurs na względnie stałym poziomie. Dodrukuję więc B i za te pieniądze kupię A. Pod koniec poprzedniego odcinka bank centralny kraju B miał rezerwy w obcej walucie. Miał walutę A w swoim bilansie. W tym odcinku zastanowimy się, co będzie, jeśli popyt pójdzie w drugą stronę. I jak bank centralny będzie mógł użyć swoich rezerw w obcych walutach do ochrony własnej waluty przed deprecjacją. Przejdźmy więc do następnego etapu w naszej hipotetycznej historii. Powiedzmy, że obywatele kraju A tyle inwestowali w kraju B, wszyscy byli podekscytowani. Pewnie tworzyła się jakaś bańka. I teraz inwestorzy w kraju A zaczynają się trochę obawiać. Zaczynają do nich docierać wiadomości o tworzeniu się bańki. Zaczynają zdawać sobie sprawę, że warunki w kraju B nie są tak dobre, jak się na początku spodziewali. Wpadają więc w panikę i chcą jakoś odkręcić swoje inwestycje. Chcą sprzedać to, co mieli w kraju B. Dostaną za to walutę B, którą wymienią na własną walutę. Mamy więc sytuację odwrotną do tej, którą widzieliśmy poprzednio. Każdy chce sprzedać swoje B. Ludzie zainwestowali w kraju B, może na przykład kupili tam nieruchomości, teraz je sprzedadzą, dostaną za nie B i wycofają się z waluty tego kraju. Chcą wymienić pieniądze na A, ale sytuacja jest teraz inna. Każdy chce uciekać z kraju B, więc nie ma zbyt dużej podaży waluty A. Teraz nikt nie chce wymieniać A na B. Wszyscy są podenerwowani, rynek zmierza w zupełnie innym kierunku. A teraz, gdyby giełdy walutowe funkcjonowały bez żadnej ingerencji, co by się stało? W tej sytuacji cały popyt dotyczy A. Cała zaś podaż dotyczy B. Będziecie zatem mieli albo więcej... Zapiszę to tak. Będzie przypadało mniej A na B. Mniej A na B. Albo więcej B na A. Na jedno wychodzi. Więcej B na A. Ogólnie rzecz biorąc, A stało się teraz droższe w odniesieniu do B. Albo B staniało w odniesieniu do A. Ale załóżmy, że jesteście bankiem centralnym i stwierdzacie, to też mi się nie podoba. Zwykle takie odkręcanie, ta panika, przebiega znacznie szybciej i gwałtowniej niż ta pierwsza faza. Martwicie się, ludzie w naszym kraju nie będą mieli możliwości. Gdyby do tego doszło, import z zagranicy zdrożałby tak bardzo, że ludzi nie byłoby nawet stać na żywność, którą musimy importować z obcych krajów, ani na inne podstawowe dobra. Bank postanawia więc, trzeba interweniować. Zgromadziliśmy trochę rezerw w obcej walucie, więc możemy je teraz wykorzystać. Chociaż spróbujemy ustabilizować własną walutę. W tej sytuacji bank centralny powie: Dobrze, mamy trochę rezerw w A, pójdziemy zatem na rynek. Na rynku sprzedamy rezerwy, sprzedamy swoje rezerwy w A oraz spróbujemy zrównoważyć podaż oraz popyt. Jeszcze raz: jeśli bank zdoła sprzedać te rezerwy, to waluta kraju nie ulegnie deprecjacji, a przynajmniej nie aż tak bardzo. Jedynym minusem tego systemu jest fakt, że rezerwy nie są niewyczerpane. Ta wartość jest skończona. W poprzednim odcinku, gdy dodrukowywali własną walutę, by zgromadzić rezerwy, mogli to robić dniami i nocami. Mają prawo nieograniczonego drukowania własnej waluty. Teraz jednak wykorzystują rezerwy obcej waluty, żeby uchronić własną walutę przed deprecjacją. Obcej waluty dodrukować nie mogą, mają więc nadzieję, że to, co zgromadzili, wystarczy, aby zwalczyć to, co oni pewnie uważają za krótkookresową nierównowagę, lecz potencjalnie groźną. Co się stanie, jeśli zabraknie tej waluty? Kiedy wydadzą wszystkie rezerwy dewizowe, a panika będzie nadal trwać, to wtedy zadecydują siły wolnego rynku i waluta będzie musiała się zdeprecjonować. Tak banki centralne starają się utrzymać kurs swojej waluty na względnie stałym poziomie. W następnych odcinkach poznamy prawdziwe przypadki, gdy się to zdarzyło i powiemy, co dokładnie się stało, gdy wyczerpały się rezerwy dewizowe oraz jak spekulanci wykorzystali sytuację, by łatwo zarobić.